Witam. Dzisiaj omówię temat obraz w obrazie. Jeden obraz jest tłem dla drugiego. Drugim obrazem będzie kamerka internetowa zmniejszona do rozsądnego wymiaru, aby nie przysłaniała ważnych elementów składowych większego obrazu. Widz zobaczy, jak omawiacie swój materiał wcześniej nagrany. Aby uatrakcyjni kamerkę, to ją zanimuję. Klikam w zakładkę Adnotacja, klikam w ikonkę wideo. Aby był obraz w obrazie, to muszą być przynajmniej dwa klipy wideo materiał wideo który będzie tłem i kamerka wideo mam nadzieję, że potraficie zrobić takie dwa klipy wybieram pierwszy klip rozciągam ten klip do rozmiaru kanwy Jeszcze raz klikam na ikonkę wideo. Wybieram drugi klip. Zmniejszam rozmiar. Możemy umieścić ten klip w dowolnym miejscu, gdzie chcemy. Na pewno nie umieszczamy na gołębiu, bo tematem jest Gołą umieszczamy najczęściej w tym miejscu. Usunę dźwięki, bo w tej chwili nie potrzebuję tych dźwięków. Zanimuję kamerkę, klikam na zakładkę Format. Rozwijam listę, wybieram pojawienie się, rozwijam drugą listę i wybieram zanikanie. Zostaje przy 500, jeśli chodzi o czas trwania efektu. Klikam Play. Jak widzicie, moja kamerka jest słabej jakości. Stary komputer, stara kamerka, ona jest zbudowana w komputer. Możecie sobie kupić kamerkę zewnętrzną, najlepiej w jakości HD. To na razie, cześć!